Cześć, nazywam no się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Witam cię w, w kolejnym hangoucie na żywo. I dzisiaj odpowiem na pytanie mojego internauty oczywiście, a w zasadzie żony internauty, co robić jak zabrano prawo jazdy za spożycie alkoholu na pół roku. Natomiast no, ze względów finansowych ten pan nie był w stanie zrobić badania lekarskie. No i sprawa się przeciąga. Witam Panie doktorze, znalazłam Pański adres mailowy w internecie i mam pytanie. Mojemu mężowi zabrano prawo jazdy za spożycie alkoholu na pół roku. Dostał skierowania na tzw. psychotesty i badania lekarskie. Psychotesty zostały wykonane, lecz, ba lecz na badania lekarskie nie starczyło pieniędzy. Termin odbioru uprawnień minął w listopadzie. Przypominam, yy, wideo jest kręcone na początku marca. Czy można jeszcze te badania zrobić i odzyskać uprawnienia? Czy jest to sprawa przegrana? Proszę o odpowiedź z poważaniem. Zapamiętaj raz na zawsze. Masz rok na zrobienie badań lekarskich i psychotechnicznych od momentu zabrania prawa jazdy, czyli jeżeli to prawo jazdy zostało zabrane pół roku wcześniej, przed listopadem, czyli listopad jest jedenasty, pół roku wcześniej jest w maju, prawda? Czyli do maja przyszłego roku, od 1 maja do drugiego, musisz zrobić i psychotesty, i badania lekarskie i wtedy wracasz do Wydziału Komunikacji i prawko ci po prostu oddają. no bo po prostu prawko było odebrane tylko na pół roku. Natomiast gorzej jest z jedną sprawą, jeżeli z jakichś względów te badania lekarskie czy psychotechniczne nagle przekroczą ten rok od momentu odebrania prawka i wtedy z mocy ustawy musisz powtórnie zrobić egzamin na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a egzamin na prawo jazdy wiąże się z tym, że po prostu trzeba jeszcze raz za ten egzamin zapłacić, ale nie, sprawa jest niestety niezbyt prosta, ponieważ rzadko kto zdaje ten egzamin za pierwszym razem, czyli z reguły jeszcze musisz wziąć parę godzin jazd dodatkowych, zdać egzamin teoretyczny, co nie jest w tej chwili łatwe, wierz mi, i zdać egzamin praktyczny i za wszystko płacisz. Jakie tutaj jest rozwiązanie jak najszybciej zapisywać się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Zostało dwa miesiące, prawda, czyli jest teraz marzec, prawo jazdy zostało zabrane w maju zeszłego roku, jest jeszcze dwa miesiące na zrobienie czegoś. I wiem, że nie ma pieniędzy, natomiast jak to mówią, no, jeżeli nie znajdziesz, nie znajdziesz teraz tych pieniążków, to zapłacisz podwójnie, bo badania i tak będziesz musiał zrobić. No i dolicz jest też 180 zł bodajże za, nie chciałbym w tej chwili fantazjować z cenami, koło stu kilkudziesięciu złotych za egzaminy, w Wordzie, parę godzin jazd dodatkowych, a jeszcze jak się zdarzy, poprawka to już tragedia. Dobra, patrzę teraz na czata, czy ktoś tutaj coś mądrego mi, czy coś, czy mam jakiegoś widza? A widza żadnego nie mam, to przechodzę do drugiego pytania. drugie pytanie zadała mi pani Jadwiga. Panie doktorze, czy wie Pan, jak może będzie wydawane wznowienie prawa jazdy z nowym dowodem osobistym, czyli bez adnotacji o zameldowaniu. Otrzymam za miesiąc nowy dowód, ale w terminie wznowienia prawa jazdy, kiedy będę potrzebowała nowe badanie lekarskie, będę we Wrocławiu dłuższy czas i chętnie tak bym zrobiła sobie właśnie te badania do przedłużenia prawa jazdy i to prawo jazdy odnowiłe. Czy będzie to możliwe? Przecież na prawie jazdy jest nadal zameldowanie. I powiem szczerze, że na dzień 10 marca 2015 roku nie bardzo wiem co powiedzieć. O ile na pewno nie ma problemów ze zrobieniem u mnie, czy jakiegokolwiek innego lekarza badań lekarskich do przedłużenia prawa jazdy, Niezależnie czy Pani Jadwiga jest z Warszawy, czy, czy z Białego Stoku, czy tam skąd by Pani nie była. Natomiast jak będzie wyglądała ta anotacja na prawie jazdy, jakie tam będzie wpisane to miejsce zameldowania, czy zamieszkania, czy być może będzie to jak w dowodzie osobistym, bo czasami też spotykałem się, że osoby wymeldowane lub no bezdomne po prostu nie miały nic wpisanego. Także powiem szczerze, też mnie to ciekawi. Patrzę na czata, no niestety dzisiaj widzów żadnych, nie, nie, jest jakiś jeden widz, jeżeli ten widz, no niestety yy, nie mam zbytnio, nie mam zbytnio widzów, komentarz ile ludu, mniej niż zero, no trudno, początki są zawsze trudne. Także na tym kończę. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie, masz jeszcze parę sekund, aby je zadać. Natomiast jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, zapraszam Cię serdecznie tutaj do subskrypcji kanału Lekarz Medycyny Pracy. Jeżeli chcesz cokolwiek dodać, ale już niestety po transmisji na żywo możesz to uczynić przez komentarze, pod tym wideo mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w kolejnym hangoucie.